Cześć! Przed Wami kurs mądrzy Cyfrowi. Znajdziecie tutaj materiały wspierające Was w stworzeniu Waszego pomysłu na zmianę społeczną. Każdego dnia będziecie mogli obejrzeć jeden etap. Znajdziecie tam e, wprowadzenie wideo, e, materiały dodatkowe, opis narzędzi, które możecie wykorzystać w pracy danego dnia. Program mądrzy Cyfrowi jest oparty na metodzie myślenia projektowego. Jest to sposób rozwiązywania złożonych problemów i tworzenia innowacji wykorzystywana przez firmy i organizacje na całym świecie. Jej podstawą jest wiara, że dobre rozwiązania odpowiadają na prawdziwe potrzeby ludzi. Żeby je zrozumieć, trzeba poznać naszych odbiorców, wejść w ich buty. Gdy się to uda, możemy zacząć tworzyć rozwiązania i wizualizować nasz pomysł, po to, by pokazać go odbiorcom i dowiedzieć się, czy idziemy w dobrym kierunku. Tworzenie koncepcji wymaga otwartego umysłu, po to, żeby tworzyć nieszablonowe rozwiązania. Empatii, by chcieć zrozumieć naszego odbiorcę i odwagi, żeby wysłuchać jego opinii i wprowadzić zmiany w życie. Jesteście gotowi do działania? Zaczynamy!